Witam wszystkich. Jeżeli mnie dobrze słychać, i ktokolwiek jest na tym webiku, proszę kciuki do góry, lajkować, polecać innym. I dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawym zjawisku: czy widzimy obu ocznie, czy nie. Jak to można sprawdzić? O, widzę, że już. Anna jest fajnie. Józef, czy mnie dobrze słychać? Czy wyłączyć muzykę? Proszę dać znać, czy wystarczająco dobrze słychać. Proszę o kciuki do góry. Jeżeli nie, kciuki w dół. Porozmawiamy o obocznym jedzeniu. Na ostatnim kursie. Dzięki, widzę, że leci, wszystko, ok? Na ostatnim kursie wystąpiło takie zjawisko, że osoba nie wiedziała, czy widzi obu ocznie, czy jednoocznie. Więc wymyśliłem parę kolejnych ćwiczeń. Przypomniałam sobie stare ćwiczenia, stare doświadczenia, które mam nadzieję, że Wam też się spodobają, żeby skontrolować, czy widzicie dwójkiem oczu na raz i pod różnym kątem. Czy widzicie tymi oczami na raz. Więc pierwsze doświadczenie dla Was. Zróbcie taki papierek, wierzycie kartkę papieru, zwijacie ją w rolkę. Możecie zrobić małą rureczkę. Więc yes. otwieracie obydwoje oczu. To jest bardzo ważny element, bo przy sprawdzaniu obocznego widzenia trzeba patrzeć dwójkiem oczu, a nie jednym. Podstawiacie rurkę do oka, drugie oko otwieracie, tak jak ja to zrobiłem, z otwartym też drugim okiem. Zasłaniesz sobie dłonią. Możesz tak, możesz tak dłonią ustawić. Zasłaniesz sobie dłonią. Jeżeli widzisz obu ocznie, to będziesz widzieć, że w dłoni masz dziurkę. Sprawdź na drugim oku. Przestawiasz. Patrzysz do przodu, zaslaniesz sobie dłonią. Jedno oko widzi dłoń, drugie przez dziurkę, patrzy w dal. Masz widzieć dziurkę w dłoni. Możesz zniekształcić trochę papier. Możesz w różnych płaszczyznach jego po zniekształcić. Zauważ, że w dłoni zaczyna zniekształcać się. Jeżeli nie występuje to zjawisko, to znaczy, że któryś oczu słabszy. W ten sposób sprawdzisz dla siebie, które oko jest bardziej aktywne, które mniej aktywne i wiesz, że zaczynasz ćwiczenie ze słabszym okiem. Jeżeli na przykład widziałeś tylko przez rurkę, nie widziałeś loni, to znaczy, że to rurkowe oko było mocniejsze, a to, które patrzyło na loni, było słabsze. Więc szereg ćwiczeń zafunduj sobie na wzmacnianie słabszego oka. Od tego zawsze zaczynaj swoje ćwiczenia. Poprawiając wzrok na słabszym oku, mocniejsze oko będzie starać się utrzymać status quo, więc widzi coraz lepiej. W ten sposób łatwo uzyskuje się synchronizację półku, półkul mózgowych, ale również obuoczne widzenie. Dlaczego nam jest to potrzebne? Żeby oczy pracowały po kolei. Kiedy my widzimy obuocznie, my widzimy przestrzenie. Zezując oczy w jeden punkt, mózg otrzymuje sygnał, w jakiej odległości od naszej głowy, od naszego ciała znajduje się przedmiot. Ten kąt zezowania oczu to jest dodatkowa informacja dla mózgu, jak daleko znajduje się przedmiot. Dlatego jest niezbędne obuoczne widzenie. Ale oprócz tego, kiedy obydwoje oczu są równe, to wtedy pracują po kolei, raz jedno oko aktywne, raz drugie oko aktywne. Raz jedno, raz drugie. Tak postępują praktycznie tak jak przychodzenie. Raz jedną nogą robimy krok, raz drugą, ale oczy mają jeszcze, tak samo jak wszystkie nasze parzyste organy, mają tak zwane swoje tatwiczne rytmy i od czasu do czasu jeden z organów idzie spać. Na jego miejsce wchodzi drugi organ, tak jeżeli lewe oko odpoczywa, to prawe oko przyjmuje na siebie aktywność. Możecie podmuchać dziurkami od nosa. Dziękuję za serduszka, lajki, uśmiechy, dziękuję serdecznie. Podmuchać dziurkami od nosa. W moim przypadku teraz obydwie noże pracują Jednakowo znaczy, że dwoje oczu aktywne na raz. Dmuchajcie, piszcie do mnie, jakie doświadczenie, które oko w Waszym przypadku aktywne, które dziurka od nosu działa. Pod warunkiem, że nie macie złamanego nosu i oddychacie tylko jedną dziurką. To też się zdarza, ale to nie znaczy, że to oko będzie zawsze słabsze. Drugie świadczenie, które pozwoli nam uaktywnić obuoczne widzenie. To jest zabawa, którą lubią dzieci którą łatwo zrobić nawet osobom, które mają problem z obuocznym widzeniem. Na początku odsuńcie się nieco dalej i ustawcie palec naprzeciwko, postaram się trzymać palec tak, żeby nie zasłaniać kamerę, naprzeciwko świecy lub jakiegokolwiek świecącego się pojedynczego, wyraźnie widocznego przedmiotu. Jeżeli tablicę mam nad głową, Mogę ustawić palec na przeciwko tablicy w ten sposób. Patrząc na palec, zezuję i widzę podwójną tablicę. Przybliżamy palec do nosu, widzimy, jak tablica rozjeżdża się i w tej chwili, dopóki jeszcze oczy nie uciekły, widzę jeden palec, ale dwie tablicy. I uwaga, zaczynamy robić takie ćwiczenie. Odwracamy głowę w lewo, nie odrywając oczu od palca, widząc dwie tablice. W prawo, w lewo, w prawo. Powtarzamy to dwa, trzy razy, często mrugając. Starajcie się często mrugać, żeby oczy nie napinały się, a wręcz odwrotnie, Byli wypoczęte. Kiedy odwracasz głowę wystarczająco daleko, to widzisz, swój nos, bo to oko już poza nosem, nie widzi palca, nos przesłania palec, ale tu widzisz palec i świecący się punkt, świecę lub ten kontrastowy punkt. I tak samo w drugą stronę. Widzę dwa punkty, jeden punkt i nos. Czubek nosa, kątem oka widzę. Powtarzam tak kilka razy, często mrugając, i zaczynam opuszczać głowę w dół, żeby oczy popatrzyli na ten palec, pod różnym kątem. Pamiętaj, żeby robić oddechy i stomrugać. rugać. Zobaczysz takie fajne, dziwne zjawisko, że punkty poza palcem rozdwajają się, potem jeden znika, potem jak odwracasz głowę w drugą stronę, drugi punkt znika. Znaczy, że u ciebie oczy pracują prawidłowo. I kończymy to ćwiczenie zawsze jeszcze takim dodatkowym ruchem palet coraz bliżej nosu i podnosimy, opuszczamy głowę, podnosimy, opuszczamy, podnosimy, opuszczamy, dotykamy czupkę nosu, przesuwamy w czoło, czubek nosu w czoło i z powrotem oddalamy, możemy porobić już kuleczkę, możemy popisać leniwe ósemki, pamiętamy, że ósemka przed nosem idzie do góry i oczami robimy szybkie ruchy, wolne ruchy, często mrugamy, oczy śledzą za palcem. W ten oto sposób. Kończymy ten mikrowysiłek. Zawsze po wysiłku trzeba skończyć palmingiem. Palming od angielskiego słowa. Dloń. Niektórzy pisali dlonowanie oczu. Zostańmy przez słowo palming. Palm, dloń. Zastaniamy oczy i co wizualizujemy w trakcie palmingu? Jeżeli ruszaliśmy oczami, to wizualizujemy spokój, bezruch. Ciszę, przestrzeń. Włączcie sobie jakąś e, miłą muzyczkę, tak jak u mnie teraz pogrywa jakaś płyta, e, coś się toczy. Ta płyta, akurat, e, ma zastrzeżenie, że ją można odtwarzać publicznie, nie e, udzielając już w cenie opłata praw autorskich. Także polecam wam kupować płyty, te, które mają już otwartą licencję do słuchania lub ściągać tą muzykę, którą lubicie, ale płacić za nią. Jeżeli są jakieś pytania, zadawajcie na czacie, odpowiem. E, lajkujcie, polecajcie znajomym. Najbliższy kurs w Krakowie. Kur, w Krakowie jeszcze kurs będzie kosztował 275 złotych. W Warszawie, Wrocławiu, w innych miastach już podnosimy cenę do 350 złotych. Ostatni kurs brzmiał i we Wrocławiu, i w Warszawie. Krakowskie kursy jeszcze utrzymamy w tej niższej cenie. Wszystkim Was serdecznie, pozdrawiam wszystkich, kto dołączył. Dziękuję za uczestniczenie, dziękuję za Wasze lajki, dziękuję za to, że byliście. Zaglądajcie na naszą stronę, pojawiajcie się na moim fajsie. Niedługo wstawię szereg filmów na mój kanał YouTube. Także oglądajcie. Sergiej Litwinow, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.